Aż do granic Już chyba zapomniał o nas świat Chłodok słów płynie znowu między nami A czasu coraz mniej I sercu jakoś Poznania, przenosimy się do Kępna, a tu radiowe podsumowanie listy. Witam Państwa, 437 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów za nami. Proszę posłuchać, jak wygląda nasza gorąca, top 10. Na 10 powrót, Paweł Silusz, Steiner, wrócisz, wrócisz. Miejsce 9 w górę, Adi, melodia. Na 8 bez zmian, Krzysiu, Pietrek, proste słowa 2. Miejsce 7 to spadek szlagieru, tańcz. I Alina. Miejsce szóste, harmonik z tobą na zawsze to szlagier, który pnie się w górę. Na piątym, bez zmian, kobiety na walizkach wyruszamy z walizkami. W tym tygodniu spadek zaliczyła Arkadia Bend ze szlagierem Gramba Bank. Miejsce czwarte w górę natomiast pnie się Tim Fabian, Singing i ja. Miejsce drugie Ewa Czajka. Pokochaj mnie to utwór, który spadł. I na pierwszym w górę Justyna Adamcza Kocham tylko ciebie. No i tak właśnie w całości wygląda nasze kolejne 437. Notowanie. Ja dziękuję. Za uwagę, do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam. Radiowy finał o numerze 437 przedstawiła niezawodno Joanna Kaczerowska. Z powodzeniem, ten finał zakończył szlagier. Kocham tylko Ciebie. Kocham tylko Ciebie i kochać wszyscy wiedzą, że. Z powodzeniem, bo to przecież fotel lidera. Co mi dasz? Otwórz zamknięte drzwi Chcę poczuć ciepły wiatr Który zaprasza, by się unieść ponad świat Kiedy zaplatasz warkocz z marzeń mych To nie wiem, co mnie czeka jeszcze dziś Czy jutro zawsze będzie lepszym dniem? Odpowiedz proszę, gdy zapytam Cię Hej, życie, pokaż mi, co jeszcze dla mnie masz Jakie szykujesz dni, no pokaż, co mi dasz Otwórz zamknięte drzwi, chcę poczuć ciepły wiatr Który zapraszamy się unieść ponad świat zieloną suknię dziś ubrałam się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 Hej życie, szlagierowo nowość kobiet na walizkach, na ta chwila jeszcze poza top 10. Co by zagłosować na tę nowość i ten szlagier styknie wysłać SMS-a na numer 7168, a wpisujecie w treści LSS Top i kod w teledysku 5612, a po teledysku kobiet o jakże pięknych imieniach Magda i Żaneta będziecie mogli je zobaczyć w nasz szlagierowym studio. Żeby. Czasami jesteś zła na cały Boży świat Nawet przeszkadza ci mój głos Dobra, można Chodzisz posępna tak jakby ci czegoś brak Ze złości marszczysz tylko nos A jednak może by chociaż na parę chwil Swoje kłopoty odrzucić w kąt Uśmiechnij do mnie się się uśmiechasz to że... Już nam nie będzie źle, niech rozweseli się nasz dom. Bo kiedy do mnie się uśmiechasz, Cza jest poran I zgodnie z moją zapowiedzią czas i pora, żeby w naszym szlagierowym studiu zrobiło się co najmniej tłoczno. No, bo jak to klasyk twierdzi, Czech to już tłok. Mogę śmiało przywitać Magdalena Witoszek, Żaneta Czogalik, artystycznie oczywiście kobiety na walizkach. Witam serdecznie. Witamy serdecznie, Witamy. Ciebie Wielu wszystkich widzów. <laughs> Dziękuję za nami wakacje, za nami ten okres odpoczynku, ale artystycznie to był odpoczynek, czy raczej ciężko robota? Wiesz co, znalazło się miejsce na jedno i na drugie. Tak po trochu. Tak. Chociaż pracowałyśmy intensywnie, nie można powiedzieć, chociaż dla nas ta praca. To nie praca. To nie, to nie praca. praca. Dokładnie tak. Sama przyjemność. No, czyli rozumiem, że jakby jakiś hotel potrzebował nie, boja hotelowego, bo tam z Ale się dużo robi. Artystycznie, tak? No to artystycznie <głos> będziecie ci układać, no? Nie. <głos> Z tego, co wiem, to... Żadna praca Ale, nie nie oczywiście, oczywiście, że nie. To nie w ta strona w ogóle e, zmierzało. No dobrze, no to skoro artystycznie nie odpoczywałyście, nie miałyście tak, e, tak zwanego LB, ten skrót to oczywiście leżenie bykiem, e, to co, co kobiety na walizkach robiły artystycznie? Tworzyłyśmy, tworzyłyśmy, koncertowałyśmy również. Najpierw, tak, najpierw powstał, powstał utwór, do którego później realizowałyśmy oczywiście teledysk. Nie, no, czyli wakacji takich artystycznych w sumie nie było. Nie, raczej ciężka praca, ale tak jak mówimy, my na scenie czujemy się jak ryby w wodzie, lubimy to co robimy, nie jest to dla nas ciężkie, także spełnianie się, nie, i artystycznie jest dla nas jak najbardziej pozytywne, lubimy to co robimy i tę ciężką pracę uznałybyśmy za wakacje. Tak, natomiast też znalazł się czas, kiedy odpoczęłyśmy w gronie rodziny, Także, ale nie ja wiem, czy to można uznać jako artystyczny urlop, bo cały czas gdzieś tam te walizki tak trzeba było opakować na ten wyjazd rodzinny. No a tym bardziej, że z tego co wiem, to kolekcja Waszych walizek się nieco powiększyła. O, tak, tak, Skata tak. Się. Czyli kto nie ma walizki? kto mu sprawdzić w doma, że mu się straciła walizka. Oj, nie, nie, nie. Powiem nie, nie. Ci, że to same te walizki tak do nas lgną. Ludzie sami nam darują te walizki, z czego bardzo się cieszymy, bo, bo powiększa się nam kolekcja. Było do tej pory szczęśliwa siódemka była, teraz A, już teraz, mamy. tak, już mamy dziewięć. dziewięć walizek. No, dzioche z walizkami. Liczą na to, że na koszt dostaną pięćset plus. A czy tak będzie? To się na pewno okaże. Zostańcie z nami, za chwilę kolejne pytania. Hej życie, pokaż mi co jeszcze dla mnie masz? Jakie szykujesz dni, no? Pokaż, co mi dasz! Drogie panie, ostatni rok w tym studiu widzieliśmy się w maju i przy okazji tego stwierdziłyście, że pięć piosenek waszych autorskich jest już gotowych. Na dzień dzisiejszy ta lista się powiększyła? Powiększyła się. W tej chwili mamy już nagrany i zrealizowany nawet teledysk do szóstego utworu i powoli ruszają prace nad siódmym. Tak. Czyli sześć utworów już jest, 7, 8, czyli taka połowa płyty już. Tak, taka szczęśliwa siódemka. Przeszliśmy z walizek na utwory z tą siódemką. Okej, okay. dobra, Ca całkiem nieźle. Nie A plany takie na przyszłość muzyczne? Jakbych teraz zapytał, bo skoro szczęśliwa siódemka to co, w szczęśliwej dziesiątce się zamknie ten rok? Powiem tak, powoli już myślimy e, świątecznie, więc jak najbardziej też powstaną Są świątecz... troszkę takie jak lead, action i inne, nie? <grym <grym <grym ledwo tak, święta tak, tym co, dookołem. wakacje się skończyły. Ledwo tak. krótkie batki znikły, a Ale już żeby, się pojawił kożuszek. Okay. Żeby na święta było co? przedstawić, to tak. trzeba już tą pracę zacząć, więc tak jak najbardziej już też w, tym, w tą stronę yy, idziemy i na święta też jakieś nowości się pojawią, więc być może ta dziesiątka będzie osiągnięta. No ale rozumiem, że te nowości, które pojawią się na święta, nie wejdą w skład tej, tej nie wiem, szczęśliwej piętnastki na płytę. Na płytę. Nie. Mamy przyszłościowo plan, żeby nagrać taką typową świąteczną odsłonę tak. kobiet na walizkach. Kobiety na walizkach świątecznych, dokładnie. Natomiast to jeszcze <grym> jest tak. bardziej przyszłościowo. Już widzę przyszłościowo. <grym> o, wyobraźni, już teraz widzę okładka. Ale to może o tym nieco później. Dobrze, moi drodzy Państwo, już wiecie jak będzie to wszystko wyglądało, jak to będzie postępowało. Zapomniał zaraz na początku powiedzieć, że będzie taka zagadka. który z pań ma nogi? To tak my się też umówili, że taki konkursik się zrobimy, ale odpowiedź na końcu programu zobaczycie. Z paniami za chwilę się zaś trafimy. Otwórz zamknięte drzwi, chcę poczuć ciepły wiatr, który zapraszamy się Kobiety na walizkach razem ze mną w szlagierowym studium, a śmiało mogę przypomnieć wszystkim tym i naszym gościom, że w po, poprzednim finale zaprezentowaliśmy wasze teledysk Hej, życie! I on no niestety jeszcze na tak chwilę poza szlagier tobie dziesiątką, ale to też jest taką muzyczną zupełną nowość od WOS, Taką nowość, która troszkę odsłania zupełnie inne oblicze kobiety na walizkach, bo do tej pory było tak słodko. Tu pociąg w tle, tu woz rozwiany, z tym koferkiem podróżowania, a tu jednak tak troszkę z pazurem, z gitarą, tych gitar zdecydowanie więcej, to jest to, co grową w duszy i to jest to, co chcecie prezentować? Myślimy, że tak, że to jest to... Obrałyśmy już ten tak. dobry tor, wiesz, nad tym pociągiem, wjechałyśmy już na, tą, na tej rozjezdni na, na właściwe tory. No, tak. no bo nie wiem, czy pociąg to jest dobry nie? wybór, bo tym się nie do skręcić, nie? Ale wiesz, można to zinterpretować jako pociąg do muzyki na przykład. Także to wszystko w no, zależności jak na to spojrzeć. Ale z pociągiem tak. zawsze będzie ten problem, nie? Bo jak jednak jest kierownica to albo w prawo, albo w lewo, a tutaj... A my cały czas do przodu. I no. Tak, oczywiście. Nigdy wstecz. Nie. Nigdy wstecz. I Czyli... to też pokazuje ten nasz nowy teledysk do utworu Hej, Życie. My chcemy pokazać, że... Teraz jest czas na to, żeby się cieszyć, żeby chwytać życie, żeby pokazywać tę pozytywną stronę, także y, taka optymistyczna wisienka na torcie myślę na koniec wakacji od nas. No i... Ten optymizm jest nam potrzebny, bo koniec wakacji zawsze się wszystkim słodnie kojarzy, ale w dobie ostatnich czasów taki koniec wakacji kojarzy się z tym, że za chwilę kolejny lockdown, kolejne zamknięcie. Nie wiadomo co z tym będzie. To takie optymistyczne przesłanie, o takie optymistyczne przesłanie, żeby się radować właśnie wypowodziło? Wiesz co, głównie założeniem było też stąd ta ruda dziewczynka u nas, taka fajna, takie, takie dzieciątko, które patrzy z radością w życie, które nie, nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, że, że może gdzieś tam nie do końca być wygodnie w tym życiu, bardziej jest ufna, bardziej patrzy na to z taką faktycznie dziecięcą radością i my bardzo chciałybyśmy zarazić wszystkich właśnie tym, żeby patrzeć z taką radością dziecięcą, żeby bawić się tym życiem tak jak dziecko, żeby, e, żeby faktycznie mieć wiarę w to, że to jutro będzie lepsze. Tak, Także gdzieś to e, pojawienie się tej dziewczynki w naszym teledysku miało zamiar właśnie pokazać, takie spojrzenie dziecka na świat, żebyśmy uczyli się od dzieci na nowo cieszyć się tym życiem i no i tyle, tak beztrosko. A wiecie, czemu ta małolubia dziewczynka jest tak szczęśliwa? No, bo jeszcze ją nie przytłoczyło życie dorosłej osoby, eee. odpowiedzialności takiej. Nie, bo Ruda jest ze Śląska, taką. O... gra słów tutaj prowadzącego, proszę bardzo. Ruda Śląska pozdrawiamy. Tak, Rudę Śląską pozdrawiamy serdecznie. Kobiety na walizkach, podróż już za chwilę, kontynuujemy. Jak na razie, drogie panie, można śmiało powiedzieć, że polsko złoto to jesień, że tako jesień, jako bymy sobie marzyli, chociaż nawet ostatnie dni pokazały, że bardziej wiosna aniżeli jesień, 24 stopnie na termometrach. Czy ta jesień sprzyja takiemu tworzeniu? Bo jak wiadomo, jesień to raczej taka nostalgia, tu każde liście spadają, tu się prędko robi ciemno. Eee, no. Ale zauważ, że te liście są różnych barw. No są fest kolorowe, tak. Jeśli nie jest bardzo kolorowo. To, to, to o tym trzeba powiedzieć. Zależy, który element sobie wybierzemy z tej jesieni. My patrzymy pod tym optymistycznym, w tym optymistycznym kierunku, nie? Widzimy te piękne zachody słońca. Tak, i wschody. Także powiem mhm. Ci tak, zawsze e, ja kieruję się w życiu taką zasadą, żeby doszukiwać się takich małych radości. Więc może nie patrzmy na to, że pada deszcz, tylko spójrzmy na to, ile Koło jest kolorowych liści. Nie, no bo właśnie zaczyna się doszukiwać tej radości w tej, w tej jesieni, że zaś trzeba się z kalecenami przeprosić, zaś trzeba się dużo oblikać, szybciej się robi ciemno, rano wychodzę do roboty, zaś jest ciemno. No właśnie, a wy jako radość znajdujecie w tym wszystkim? No właśnie, chyba taką zabawę, bo jednak kojarzy mi się zawsze jesień z tym z poszukiwaniem kasztanów, zrzucaniem liśćmi, tak? Także to jest naprawdę fajny okres. Spróbuj, tak? Przejść się po parku i popatrzeć na rośliny. No oczywiście. <grystanie> Dobrze. Dobrze, że nie korzycie mi się przysypać, bo musiało być dosyć sporo tych liści. E, drogie panie, ale myślicie, że to jesienią, e, taką e, jak jest teraz, uda się e, coś takiego, żeby coś powstało? E, kobiet na walizkach nowego? Tak, Oczywiście, powstaje. Tak? Właśnie. Powstaje. Już tak między wierszami wspomniałyśmy o tych wschodach, zachodach słońca, tak. więc niech to tak zostanie póki co. Czyli taką będzie to taką myślą, myślą przewodnią. Będzie to taka e, raczej piosenka nostalgiczną, e, wspomnieniową, że o wschodach. W schodach i zachodach, czy raczej zaś z, z takim przesłaniem, że. Póki co, póki co, to nam raczej nie nostalgia w sercach gra. W związku z tym utwór też będzie z taką bardziej dozą... energiczny, tak, optymistyczny, ale nie będziemy wszystkiego Dobra. zdradzać. Dobra, żeby Niech było o zostanie... czym pogadać następnym razem. Tak jest. No, moi drodzy Państwo, to oczywiście są kobiety na walizkach. E, jak je zaprosicie kiedyś do domu, to pozamykajcie szafy. Bo... Tam zazwyczaj się kofry trzymie, nie? W sumie jakbyście do mojej mamy pojechały, to bym się cieszył, bo ona jeszcze ma takie kofry z 72, z Niemiec my przywieźli, wideo w my zawsze przygarniamy, a nie zabieramy. Taka różnica. Jak komuś to przeszkadza w domu. To my chętnie przygarniamy. Bardzo chętnie. Różne pasje w życiu można mieć, ale żeby zbierać te kofry, no okej. Okay. Dobrze, Magdalena Witoszek, Janeta Szogalik, no to hej życie, proszę bardzo, niech Wam przyniesie same złote nutki, a wam dziękuję za tę rozmowę dzisiejszą. Dziękujemy bardzo. No to co, Arustomili, my lecemy dalej.